Koniec ze staniem nad garnkiem, z drewnianą łyżką i mieszaniem przez cały czas. Przygotuj doskonałe risotto, pudding ryżowy, sos waniliowy lub delikatny sos, np. przykład beszamel. Po prostu ustaw Thermomix na najniższe obroty, a potrawa będzie delikatnie mieszana podczas gotowania. Mieszanie